Hejka wszystkim! Dzisiaj nagrywam ten filmik. Nagrywam ten filmik 14 lipca, czyli w czwartek, bo i stawiam go w sobotę, czyli 16, tak. Bo wtedy będę w górach i nie będę miała to nagrać, więc przyjmiecie to jako daily, proszę Was, i zrób przepraszam. i Mam nadzieję, że to przyjmiecie, i, bo nie będę siedziałam tam w górach, więc po prostu muszę taki filmik zrobić. I zapraszam do filmik, który jutro wstawię, plus który. Wczoraj wstawiałam, ale w czasie jako sobota, bo nie wiecie, ja to nagrałam 14, czyli chodzi, że filmik, który wstawiłam 15 lipca, czyli jutro, który wstawię i na filmik, który wstawię dzień po sobocie, czyli w niedzielę, czyli 17 lipca. Więc pa! Życzę Wam miłego dnia i pozdrawiam. Pa!